Szanowni Państwo, mimo ograniczeń pandemicznych mijający rok na Politechnice Opolskiej był okresem wytężonej pracy, zwieńczonej sukcesem na wielu płaszczyznach. Począwszy od rekordów w ilości złożonych wniosków patentowych, liczby publikacji naszych naukowców w czołówce najbardziej prestiżowych czasopis naukowych na całym świecie, po awanse naukowe, ilość podpisanych umów z biznesem, a także po pracę w coraz liczniejszych międzynarodowych zespołach. Te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia i zaangażowania naszej administracji. To był rok pełen wyzwań, także dla naszych studentów, którzy poradzili sobie z nimi świetnie, osiągając wysokie noty na egzaminach, angażowali się nie tylko w działalność kół naukowych, ale także w sport, ponadto przygotowali wiele wybitnych prac dyplomowych. Nie możemy powiedzieć, że trudny czas już definitywnie za nami, ale za to możemy ocenić, że doskonale poradziliśmy sobie z jego wyzwaniami. Mam poczucie, że wszyscy powinniśmy czerpać z tych doświadczeń satysfakcję. Niezależnie od tego, w jaki sposób zaskoczy nas świat, a zrobi to na pewno, udźwigniemy każdą trudność. Drodzy studenci, Pracownicy, przyjaciele Politechniki Opolskiej. Z okazji nadchodzących świąt życzę Państwu odpoczynku po całym naznaczonym pandemią roku. Przede wszystkim jednak życzę zdrowia, którego wagę tak mocno doceniamy w obecnych czasach. Życzę pasji w pracy zawodowej, nauce i życiu prywatnym oraz mnóstwa energii do działania. Niech w Państwa domach zagości radość, nie tylko w święta, ale także na cały nadchodzący 2022 rok. Wszystkiego dobrego. Do siego roku.